Cześć! Dzień trzeci przed nami, pogoda dopisuje, jest ponad 30 stopni, upał jak fix. Aktualnie zbytamy najstarszą dzielnicę Tel Awiwu, potem idziemy na kolejny taki fajny targ warzywny, a potem do hipsterskiej dzielnicy zobaczyć co tam słychać. Hello. Let's get Jedziemy do Jafy, jednego z najstarszych portów na świecie. Uwielbiam porty, kontenery, także na pewno będzie mi się podobać. Jedziemy tam na rowerach, chyba 3 godziny na 3 godzinna wycieczka nas czeka. To by chyba było tyle na dzisiaj. Dzisiaj był upał straszny, ponad 30 stopni cały dzień. Musieliśmy się grzadać wieczorem poza wszystkim. Tak, nas ta pogoda zmęczyła. A teraz weekend, szabat, tak? Szabat. Fajna sprawa. Strasznie mi się to spodobało, muszę wprowadzić prawdopodobnie do swojego harmonogramu, też tak jeden dzień, bez komputera, komórki telefonu, wszystko wyłączyć, naprawdę podejrzewam, że to pomaga psychicznie i każdemu z nas jest potrzebne, także muszę spróbować po powrocie, fajna inspiracja.